Figura świętego Jana Nepomucena przed kościołem w Lutyni Przed wejściem do tego kościoła A tutaj druga jakaś inna figura i niestety nie wiem czy ja Przed chwilą po raz pierwszy udało mi się sfilmować wnętrze tego kościółka Był kiedyś czeski, potem niemiecki no, no właśnie, no, do widzenia. I jeszcze raz, święty Jan Nepomucan. A okolica z kościoła wygląda tak, naprawdę prześlicznie. Dziś w tamtym kierunku jest lądek Zdrój A ten czerwony dach to knajpka skalniak Już mam poczekać aż Wnętrze kościoła w Lutyni Niedaleko Lądka Zdroju Kościół kiedyś czeski potem niemiecki Marusieńki. I wygląda tak. Droga krzyżowa. W... W... W... Napisy w języku niemieckim. Kościółek po renowacji. Mówię, że wszędzie i wokół, elewacja jak w środku tak klęknie 6 czerwca 2015 roku Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. I jeszcze raz widok na kościółek w Lutyni. Na jego wnętrze. Ołtarz główny. Obraz z papieżem. Droga krzyżowa. Prawdopodobnie jakieś organy. Kościół w lutyni niedaleko Lądka sobie. Teraz tak. To jeszcze raz trzeba wyjdzieś nie. Tak, dobrze inny widoczek na kościółek w Lutyni poszedłem w stronę końca tej wioski także sfilmowałem środek sfilmowałem wnętrze a teraz cały kościółek